Mianem elementów biernych określamy takie elementy, dla których spełnione jest prawo OMA, bądź jego uogólnienia dla prądów przemiennych, oczywiście z granicą stałości temperaturowej parametrów danego elementu. Podstawowym takim elementem jest opornik, zwany też rezystorem. Jest to taki element, który w najlepszym stopniu ze wszystkich innych elementów spełnia nam prawo OMA, ponieważ jego ideą jest reprezentować właśnie tą oporność w obwodzie. Rezystor wprowadzony w obwód wprowadza do niego jakąś rezystancję, inaczej opór związany ze swoją wartością nominalną. Wartość oporu wyrażamy w omach, najczęściej są to setki omów lub kilo omy, na ekranie widzimy też symbol rezystora w obu notacjach, czyli tak zwanej europejskiej i amerykańskiej. Należy zaznaczyć, że ten amerykański zygzaczek nie może być zaokrąglony, musi mieć ostre zęby, bo inaczej zacząłby przypominać symbol innego elementu. Rezystor często służy do ograniczenia wartości prądu przepływającego w obwodzie, bo jak wprowadzamy większy opór to przy stałym napięciu maleje nam prąd płynący w takim obwodzie, co wynika z prawa OMA. Na ogół większość układów elektronicznych rozważamy właśnie z punktu widzenia napięciowego, a rzadziej prądowego, czyli to wartość napięcia ma charakter pierwotny, a prąd jest wynikowym tej wartości i wartości elementów w układzie. W takich przypadkach rezystor ogranicza prąd, im większa rezystancja, tym mniejszy prąd. Są jednak układy, w których to wartość prądu jest pierwotna, a napięcia wynikają z niej i wartości elementów. W tych przypadkach rezystor służy do uzyskania spadku napięcia proporcjonalnego do płynącego prądu. Jako że potencjały tożsame są z pracą związaną z przenoszeniem ładunku do nieskończoności, to ze spadkiem napięcia związana jest pewna różnica energetyczna, jako, że mamy prawo zachowania energii, to ta energia gdzieś musi się podziać, w związku z czym taki rezystor zamienia nam tą energię prądu elektrycznego na ciepło zgodnie z zależnością, że moc to jest napięcie razy prąd. Możemy też powiedzieć, że to jest napięcie w kwadracie podzielone przez rezystancję takiego rezystora lub prąd w kwadracie pomnożony przez oporność takiego rezystora. Warto zauważyć, że o ile przy stałym napięciu, jeżeli zwiększamy rezystancję, to moc wydzielona na takim rezystorze będzie malała, to przy stałym prądzie, jeżeli zwiększamy rezystancję, to moc wydzielana będzie rosła. Rzeczywisty rezystor oprócz samej rezystancji posiada też inne parametry. Jednym z nich jest maksymalna moc, która może się na tym elemencie wydzielić. Na przykład jeżeli mamy mały rezystorek, stosowany powszechnie w układach elektronicznych, to nie jesteśmy w stanie wydzielić na nim kilowatów energii elektrycznej, ponieważ on się po prostu spali. Na ogół dla takich powszechnie używanych rezystorów maksymalna moc wydzielana jest poniżej połówki W. Bardzo często są to rezystory 1,4 W, niekiedy 1,2 lub 3,4 W. Zasadniczo powyżej 1 czy nawet 0,5 W mówimy o rezystorach dużej mocy i wtedy na schemacie oprócz rezystancji danego elementu często podaje się to jaka powinna być maksymalna moc, która może się na nim wydzielić, gdyż wymaga to zastosowania elementu niestandardowego. Kolejnym parametrem jest dokładność, czyli to jak bardzo opór konkretnego elementu może odbiegać od wartości nominalnej. Jeżeli mówimy, że rezystor ma na przykład 1000 Ohmów, to rzeczywiście wyprodukowane elementy nie będą miały dokładnie 1000 Ohmów, tylko będą bliskie tej wartości i dokładność mówi nam jak bliskie tej wartości powinny być. Na ogół jest to około 5%. Jeżeli wymagamy większej dokładności, to również takie rzeczy oznaczane są na schemacie albo w wykazie elementów. Innym aspektem również powiązanym poniekąd z dokładnością danego elementu jest stabilność oporu w funkcji temperatury oraz w funkcji przyłożonego napięcia. Typowo chcemy, aby opór nie zależał znacznie od tych parametrów, niekiedy jednak w elektronice stosuje się elementy, których rezystancja celowo zależy od temperatury. Mają one dobrze określoną charakterystykę oporu w funkcji temperatury i to może być zarówno charakterystyka rosnąca, malejąca, jak też nieliniowa, czyli opór danego elementu może rosnąć wraz z temperaturą, może maleć albo może zmienić się dość gwałtownie przy przekroczeniu pewnej krytycznej temperatury. Są to różnego rodzaju termistory. Takie o charakterystyce liniowej służą często do pomiaru temperatury. Natomiast elementy, których opór rośnie, a powyżej pewnej temperatury bardzo gwałtownie osiąga duże wartości mogą być używane jako bezpieczniki termiczne, gdyż taki element wraz z przepływem dużego prądu nagrzewa się, co powoduje wzrost oporu i ograniczenie tego prądu lub całkowite wyłączenie, gdy temperatura wzrośnie powyżej granicznej. Po ostygnięciu zaczyna przewodzić ponownie, stosuje się także elementy, których opór zmienia się i to dość gwałtownie z napięciem do nich przyłożonym. Są to warystory, używane niekiedy jako zabezpieczenia przepięciowe. Jednym z najistotniejszych układów złożonych z samych rezystorów jest rezystancyjny dzielnik napięcia. Są to dwa rezystory połączone ze sobą w szereg i podłączone typowo do jakiegoś źródła napięcia, czyli tak jak widzimy w lewej gałęzi symulacji pokazanej na ekranie, w efekcie między tymi rezystorami mamy napięcie związane ze stosunkiem ich rezystancji, w pokazanym przykładzie są one równe sobie, zatem mamy tam połowę napięcia zasilania, czyli 6 V, jeżeli wartość górnego zmienimy np. Na, na 1500, to będziemy mieli podział napięcia zasilania w proporcjach 1,4 do 3,4, czyli napięcie wyjściowe wyniesie 3 V. Dzieje się tak dlatego, że prąd płynący przez oba rezystory jest taki sam i równy prądowi, jaki płynąłby przez opornik o rezystancji równej sumie ich rezystancji, a przy stałym prądzie większe napięcie odkłada się na większej rezystancji, czyli na górnym, większym rezystorze mamy spadek 9 V. W dzielniku suma rezystancji określa prąd płynący w takiej gałęzi, a poszczególne rezystancje określają nam spadki napięcia na sobie Oczywiście suma tych spadków musi być równa napięciu przyłożonemu do dzielnika. W efekcie napięcie wyjściowe na dzielniku zależy tylko od stosunku rezystancji i napięcia wejściowego, a nie zależy od łącznej rezystancji tego dzielnika. Układ taki może być używany jako źródło jakiegoś napięcia. Wadą takiego źródła napięcia jest to, że napięcie wyjściowe mocno zależy od obciążenia. Jeżeli na przykład ten dzielnik obciążymy rezystorem 1 kiloohmowym, to napięcie na wyjściu spadło do 4,8 V, a jest to rezystancja porównywalna z rezystancją naszego dzielnika. Jeżeli obciążymy ten dzielnik jeszcze mniejszym oporem, na przykład 100 Ohmów, to napięcie spada już poniżej 2 V. Czyli dzielnik jest dosyć dobry jako źródło napięcia, ale nie możemy z niego pobierać dużego prądu i dlatego nie jest on stosowany w układach zasilania bezpośrednio jako źródło napięcia. Natomiast dość często stosowany jest do proporcjonalnego podziału napięcia, obniżenia jakiegoś napięcia, którego wielkości nie znamy. Na przykład zakładamy, że napięcie może być od 0 do 24 V, a my chcemy mieć napięcie, które jest do niego proporcjonalne, ale w zakresie od 0 do 6 V, na przykład aby je mierzyć miernikiem o takim zakresie, dobierając odpowiednio wartości rezystorów tworzących dzielnik możemy to napięcie obniżyć zachowując proporcjonalność do napięcia wejściowego. Rezystor jest też często używany w celu wymuszenia domyślnego poziomu napięcia na jakiejś linii, jest to zasadniczo forma dzielnika, w którym jeden z rezystorów został zastąpiony jakiegoś rodzaju przełącznikiem, czyli czymś co w zależności od swojego stanu ma prawie zerową albo prawie nieskończoną rezystancję. Ma to zastosowanie głównie na jakichś liniach sygnalizacyjnych, z których nie jest pobierany żaden większy prąd. W efekcie w układzie takim, jeżeli styk jest rozwarty to prąd nie płynie, zatem spadek na rezystorze wynosi zero i na wyjściu mamy napięcie zasilania. Jeżeli styk zostanie zwarty prąd płynie, ale ze względu na małą rezystancję styku praktycznie całe napięcie odkłada się na rezystorze i na wyjściu mamy 0 V. Układ taki pozwala na przykład stosowanie zwykłego styku zwiernego zamiast przełączalnego i jest bardzo często spotykany. Oczywiście możemy zamienić rezystor z przełącznikiem miejscami i wtedy domyślnym stanem przy rozwartym styku będzie 0 V. Wadą takiego rozwiązania jest ograniczenie prądu, który może być pobierany z wyjścia i spadek napięcia wraz ze wzrostem tego prądu oraz straty energii. Kolejnym elementem biernym, o którym trzeba powiedzieć, jest kondensator. Kondensator wprowadza do układu pojemność związaną ze swoją wartością nominalną, czyli jest elementem, na którym może gromadzić się ładunek elektryczny. Kondensator oprócz ładunku musi gromadzić też energię w polu elektrycznym, inaczej mielibyśmy problem z zasadą zachowania energii. Kondensator oznaczany jest, tak jak widzimy na ekranie, w formie takich dwóch pionowych kresek, jedna z nich może być albo prostokątem albo być zaokrąglona, co oznacza polaryzację kondensatora. Wiąże się to z tym, że niektóre kondensatory ze względu na swoją konstrukcję mogą być podłączone do układu tylko w ten sposób, że na jednej z jego okładek musi być napięcie wyższe niż na drugiej, bo inaczej element może ulec zniszczeniu. Wtedy takie kondensatory również na schematach są stosownie oznaczone. Pojemność wyraża zdolność do gromadzenia ładunku, wyrażamy ją w faradach, a najczęściej nano lub mikrofaradach i możemy ją opisać wzorem widocznym na ekranie. Jeżeli mamy większą pojemność to przy tym samym napięciu kondensator jest w stanie zgromadzić więcej ładunku, a jeżeli mamy stałą pojemność to im większe napięcie tym więcej ładunku zgromadzi nam kondensator. Kondensator typowo służy do ograniczenia zmian napięcia dzięki temu, że potrafi gromadzić ten ładunek i energię lub wprowadzania opóźnień związanych z czasem jego ładowania. Opóźnienia te wynikają z faktu, że jeżeli mamy skończony prąd, który może popłynąć, to dostarczenie ładunku potrzebnego do naładowania kondensatora o danej pojemności do danego napięcia wymaga pewnego czasu. Napięcie na kondensatorze będzie rosło w funkcji czasu, a nie będzie zmieniało się natychmiastowo. Czas ładowania rośnie ze wzrostem pojemności i napięcia, do którego chcemy ją naładować, a maleje ze wzrostem prądu ładowania. Im wydajniejsze źródło, z którego ładujemy, im większy prąd może dostarczyć, im mniejszą mamy tam rezystancję, tym szybciej kondensator się naładuje, jednak w tego typu zastosowaniach chodzi o to, aby ładował, rozładowywał się określony czas, więc często dodawany jest rezystor, aby nie polegać na ograniczeniu prątowym źródła, a zapewnić to ograniczenie w bardziej kontrolowany, lokalny sposób. Na symulacji mamy kondensator 200 mikrofaradów, do ładowania którego używamy napięcia 5 V i rezystora 100 Ohmów, a do rozładowywania będziemy używali sumy rezystancji tych 100 Ohmów i 1 kilooma. Ładowanie bądź rozładowywanie jest zależne od położenia przełącznika. Kondensator początkowo był nienaładowany, więc aktualnie prąd nie płynie. Zatem gdy podłączymy ładowanie kondensatora to widzimy na wykresie oscyloskopowym wzrost napięcia na tym kondensatorze do momentu aż osiąga ono prawie 5 V, gdyż tyle wynosi napięcie zasilania. Przełączmy teraz na rozładowywanie. Jak widzimy dzięki zastosowaniu większej rezystancji zachodzi on znacznie wolniej. Mamy tutaj rezystancję ponad 10-krotnie większą, w związku z czym rozładowywanie zachodzi również ponad 10-krotnie dłużej. Możemy naładować ponownie ten kondensator i zmienić tutaj na przykład też na 100 ohmów. Zobaczymy, że rozładowywanie zachodzi teraz już tylko dwa razy wolniej niż ładowanie, bo użyta rezystancja jest dwukrotnie większa. Warto tutaj zauważyć, że kondensator pomimo bycia przerwą w obwodzie zdaje się przewodzić prąd zmienny. Po zmianie przyłożonego do niego napięcia prąd płynie do momentu, aż kondensator nie naładuje się do poziomu nowej wartości napięcia i wtedy praktycznie przestaje przewodzić. Z przewodzeniem prądów zmiennych związane jest kolejne zastosowanie kondensatorów, którym jest odcinanie składowej stałej. Możemy to zobaczyć trochę lepiej na widocznej teraz symulacji, gdzie mamy prąd zmienny 20 Hz, który w takim układzie non-stop płynie przez kondensator. Oczywiście w rzeczywistości kondensatory nie są idealne, tak jak było to na pokazywanych symulacjach i występują w nich zjawiska pasożytnicze oraz posiadają one pewne parametry graniczne, Głównymi zjawiskami pasożytniczymi jest upływność kondensatora, czyli to, że kondensator przewodzi jakiś niewielki prąd stały, w związku z uciekaniem z niego ładunku oraz rezystancja wewnętrzna, czyli szeregowy opór dołączony do idealnego kondensatora, który ogranicza maksymalną częstotliwość jego pracy, spowalnia jego reakcję na zmiany napięcia. Najistotniejszym parametrem kondensatorów rzeczywistych oprócz pojemności nominalnej jest maksymalne napięcie, które możemy przyłożyć do takiego kondensatora. Jeżeli zostanie ono przekroczone, to nastąpi przebicie kondensatora, jego uszkodzenie i zacznie on przewodzić. Drugim takim ważnym parametrem jest to, czy wymaga on zachowania polaryzacji, czy nie. Oprócz tego mamy też parametry takie jak maksymalna temperatura pracy, żywotność elementu i tak